Wciąż zmieniać mnie na siłę Ze swoich pragnień stawiać ścianę Ja zawsze przecież taki byłem I już do końca pozostanę Nie jestem przecież z Twojej powieści Pisanej nocą marzeniami Bo jakże mógłbym się pomieścić Zapięty między jej wierszami Przecież mnie takim pokochałaś I przecież mnie za piękne odczył. Więc nie mów już, że nie wiedziałaś Kto kiedyś twoje życie wkroczył A gdybym nawet zmienił siebie Jak tego pragniesz, moja miła To dobrze wiem, choć o tym nie wiesz Przedbyś mnie prędko zostawiła Dajmy więc sobie na wstrzymanie, jak książkę tam na półkę wsunę i niechaj tam już pozostanie idąc na dzień, na ratunę. I co za pasz herbaty Niech ona wspomnień Ślad obudzi I znowu poczuje, Jak się jedność Śmierć